Happy Hands One tym razem zabieram się za próg czy też stopień od strony pasażera wizualnie na pierwszy rzut oka wygląda całkiem przyjemnie w porównaniu bynajmniej z tym co było po stronie kierowcy natomiast jak już zacznę to szlifować, ciąć no to właściwie wtedy zweryfikuję jak to naprawdę wygląda bo już nie raz mnie to tak zaskoczyło że coś co było całkiem przyjemne i mało absorbujące zajmowało dużo czasu zabieram się teraz za zabezpieczenie kabiny folią taką malarską przy, z tym jak, przy pracach, które prowadziłem od strony kierowcy nie zrobiłem tego no i niestety później ten pył z no był wszędzie, dużo sprzątania i dodatkowej roboty więc mam nadzieję, że ta folia troszkę, troszkę mi to ułatwi później nie będzie to takiego syfra wake up, więc do roboty Się wziąłem za szlifowanie tam na górze i czasem na dole wygląda to, to tak jest trochę poświata, ale wychodzi na to, że całkiem nie jest tutaj tak różowo. jest tu taka osłona, która w ogóle mi też przeszkadza i Będę musiał chyba najpierw zająć się jej zdjęciem, żeby mieć tu wszędzie dostęp. Takie kwiatki. Laura, jaka mnie tutaj dopieszcza w ciągu ostatnich paru dni, no nie sprzyja pracom. Chciałbym tutaj zakończyć ten temat progu i stopnia, zanim zaczną się jakieś już intensywne deszcze. Póki co jest no chłodno, wilgotno. Mam nadzieję, że tym wyścig z czasem wygram. Miałem jeszcze w planach o konserwację podwozia w tym sezonie, czy też. Tym roku, natomiast no, praca pod gołym niebem nie sprzyja i nie będzie sprzyjała w tym okresie w tej porze roku no, zobaczymy ile mi się uda zrobić póki co chciałbym zakończyć ten temat tutaj progu, póki co muszę go otworzyć póki co tyle, póki co biorę się do roboty, póki co czy macie wrażenie, że użyłem wiele razy póki co? Co pies? Halo, powiedz coś do kamery. Nie to Pomocnik, majster, majster, brygadzista. Nie ma, że się opierdzielasz. Wszystko wynuchywa. Panie, ale robota, panie. Jest tylko robić leżąca. Patrzmy. Bo ludniuszki są można przeleżeć. przeleżeć i popatrzeć na te śruby, które właśnie próbują skręcić. Żeby mieć dojście to wszystko trzeba wywalić. Dwa dni to gryzłem się z tymi. Myślałem co z tym zrobić. Trzeba to wywalić. Panie zaś miesiąc roboty. Nie kupujcie, nie kupujcie Te czwórekrowę sobie kupić Najlepiej i święty spokój, no tak samochód kupił Dzieci ma, żonę ma sama jeszcze samochód auto kupił Żeby sobie poleżeć o co tam kochanie dzisiaj zrobiłeś? A się narobiłem się dzisiaj Poleżał Południa Majster, co ty tu robisz? Uciekaj mi stąd. No nie, no w miejscu pracy takie rzeczy mi tu robi. Może ty trufle umiesz znaleźć. Nie zła kasa z tego była. Trufle, no korzonki je Он да, он есть. i mnie przegoniło. Ale nieważne. Chodzi na to, że się do tego zabieram jak pies do Tu sobie coś wycinam. To jest daremne. I pojawiła mi się koncepcja. Bo i tak tu od środka, od tamtej strony nie mam dostępu. To jest kiszka. ale po prostu, jeżeli bym wyciął tutaj ten próg na tej długości, to mam pełny zakres dostępu tam do tego, co tam się dzieje. To jest raz. I druga rzecz. Mogę go sobie później wziąć, spokojnie dosztukować to, co mi brakuje, wyczyścić od środka. A tu mam za... superowe dojście do, do tamtych blach, więc tak będę musiał zrobić taka męska decyzja tniemy o słońce już jest dziwna pogoda nie ma ostrości zanim zrobię sobie tą wycinankę o której mówiłem to jeszcze tu powycinam, zobaczę do, do którego momentu optymalnie jest to pordzewiałe żeby to jest za dużo jakoś nie uciąć tego progu A z drugiej strony żeby nie uciąć za mało Tak, tak.